Ktoś mi powiedział niedawno, że ja nie jestem zbyt śmieszny mój kanał nie jest zbyt śmieszny i pewnie dlatego oglądasz ten filmik, ponieważ nie dostałeś się lub starasz się po raz pierwszy do policji. I powiem Ci tutaj o trzech rzeczach, dla których możesz uwalić, pomimo, że jesteś bardzo dobrym kandydatem i nie licz na to, że psycholog Ci to powie, wytłumaczy Ci na jakimś objaśnieniu, czy na jakimś tam omówieniu testu, dlaczego właśnie Ty nie zdałeś. I jest to mm, troszeczkę wkurzające, a nawet wcurwiające, jak zainwestowałeś sporo swojego czasu w przygotowania, a tutaj nagle wypadł z baru, oczywiście przy udziale Poczty Polskiej. I pomijam nawet fakt, że jest to troszeczkę niegrzeczne ze strony Policji, bo bez omówienia nawet nie wiesz, gdzie masz szukać obszarów do poprawy, i po prostu jesteś, jak to dziecko we mgle. Natomiast pierwszą przyczyną uwalenia dobrego, czy nawet bardzo dobrego kandydata, takiego jak ty, może być to, że już mają kogoś na twoje miejsce. Kandydatów jest nieco więcej niż potrzebują, czy niż się na początku wydawało i muszą jakoś ręcznie schłodzić nabór. Kiedyś to była procedura powszechna, mogło to również dotyczyć plecaków, ale obecnie raczej oznacza, że ktoś się bardziej wstrzelił w profil idealnego policjanta i jego doświadczenie jest bardziej zbliżone do tego, czego w danej chwili oczekują. No, ale tak naprawdę yy, nigdy się nie dowiesz, za co Cię uwalili, bo nikt Ci tego nie powie. Nie bierz też do siebie tego personalnie, że Cię nie wybrali, yy, przynajmniej coś się nauczyłeś z tej rekrutacji, coś wyniosłeś, zapoznałeś się z testem sprawności fizycznej, z TWO oraz oczywiście Multim, a być może nawet doszedłeś do rozmowy kwalifikacyjnej i uwalili Cię na 36 punktach i nie będziesz stresował się za kolejnym razem, a przynajmniej poziom Twojego stresu będzie znacznie niższy. Po drugie, nie jesteś tak wykwalifikowany jak Ci się wydaje, czyli nie jesteś tak cudowny jak cała rodzina o Tobie tutaj mówi. I powiem Ci to na swoim przykładzie. Jestem bardzo dobrym lekarzem medycyny pracy, ale jakbym aplikował na lekarza rodzinnego, to w chwili obecnej już bym odpadł w przebiegach, pomimo tego, że prowadziłem POZ, podstawową opiekę zdrowotną przez wiele, wiele lat. Po prostu na dzień dzisiejszy nie mam odpowiednich kwalifikacji, a jest to konkretnie specjalizacja z medycyny rodzinnej. I to, co było dla mnie czy dla Funduszu Zdrowia ok 10 lat temu dzisiaj po prostu nie wystarcza. I tak samo jest w Policji. Jak mają zbyt wielu kandydatów, to zwiększają swoje wymagania, podnoszą tą poprzeczkę, aby było trudniej. No i tak było do niedawna, kiedy mogłeś stawać na głowie, ale zawsze trafił się ktoś lepszy. Do niedawna, myślę, gdzieś tam do roku 2016 włącznie. Ale, mały disclaimer, bo w tej chwili tak samo może być w Rzeszowie lub Lublinie, czy na całej ścianie wschodniej. Mam nadzieję, że macham z dobrej strony czyli tutaj jest u mnie wschód i, i może się to nawet zdarzyć y, po tym, jak pierwotnie Cię zakwalifikowali, już nawet myśleli, że y, przepuszczą Cię dalej, nagle trafia się ktoś lepszy, a Ty nieświadomie idziesz do ławki rezerwowych, a później po prostu odpadasz z gry. Dlatego też y, oni się sekurują i rzadko kiedy oznajmiają Ci wynik MS-u od razu. Zawsze jakiś powód do, do zwłoki się znajdzie, prawda? A to Warszawka musi zaakceptować, a to sprawdzimy wynik z komputera, opracujemy wyniki, a to jakaś inna ściema, ale to wierz mi, że to wszystko jest grana Czas. Wynik z komputera jest znany w zasadzie już dwie sekundy po tym, jak ten komputer na Multim wyklikasz. Może to być o tyle frustrujące, że nic nie zapowiadało porażki, komputer poszedł OK, na rozmowie się kleiło wszystko, nawet psycholog się uśmiechała, wymieniliście jakieś żarty, a tutaj jak grom z jasnego nieba, jakby Zeus tam się na ciebie wcurwił no. <głos> za parę tygodni złowieszczy list, oczywiście, yy, przyniesiony przez miłego pana listonosza. No, ty się drapiesz po głowie, po jednej stronie głowy po drugiej i zastanawiasz się, co poszło minie. Tak. I dochodzę do przyczyny trzeciej. Czymś wystraszyłeś psychologa? Może być to zarówno Twoja fizjonomia, prawda? Bo już znam przypadek ze szpitala, chyba wojskowego, że przyszła jakaś dziewczyna tutaj z kolczykiem w nosie i tylko to wystarczyło, że została już odrzucona na podstawie takiej wizualnej. Natomiast Ty mogłeś powiedzieć coś, czy pierdolnąć coś ze swojej przeszłości, coś, co zrobiłeś w innej pracy, mogłeś coś tam grzmotnąć, nawet z życia osobistego, także uważaj tutaj, jeżeli chodzi o sprawy rodzinne, wszelakiej maści rozwody, opieka nad dzieckiem, jakaś niechęć do byłej małżonki, czy, czy, czy byłego partnera, yy, ale yy, właśnie z tego powodu wcisnąłeś niewłaściwy guzik i psycholog zareagował odrzuceniem cię z grona przyszłych policjantów. To jest po prostu jakiś jego, yy, jakaś jego obsesja, jakaś jego, jakiś problem, że ktoś coś mu mówi, a on reaguje w ten sam sposób, czyli postawa obronna. I w życiu codziennym też to się ciągle zdarza, nawet o tym nie wiesz, czy nawet nie zdajesz sobie sprawę, że robisz coś w stosunku takiego do drugiej osoby. No, dam Ci jakieś przykłady takie, żebyś zrozumiał moje clue, o co mi chodzi, no powiedzmy gadasz o swoim ulubionym sportowcu, czy jakiejś dyscyplinie, o której umawiasz, a z jakiegoś powodu psycholog tego sportu nie cierpi, prawda? No i w duchu sobie mówi za chińskiego ludu, ja tego gościa nie dopuszczę, prawda? Czyli nie dopuszczę nikogo, kto ma z tym jakikolwiek związek. Przykładowo, lubisz wyczynowe jakieś tam rajdy motocyklowe, a pani psycholog, akurat nie, brat zabił się, czy jest inwalidą, bo sobie tam przejechał się bez prawa jazdy i ktoś mu tam z boku wyjechał, a gość już na wózeczku sobie Zapier zapierdziucha. I teoretycznie takie rzeczy nie powinny powodować uprzedzeń, podobnie jak rasa, religia, płeć, jakieś twoje preferencje seksualne, takie, siakie, czy owakie, nie mówię oczywiście o pedofilii, bo tego nie wolno, ale wszyscy są tylko ludźmi i ci rekrutujący do policji również są ludźmi, mają jakieś swoje uprzedzenia, jakieś swoje lęki, o których być może nawet nikomu nie mówią, ale być może Ty z pasją powiedziałeś, że lubisz karmić swoje króliczki oraz świnkę miniaturkę. Jesteś również przeciwko odstrzałowi dzików z powodu tej ostatniej choroby, a rekrutujący jest ukrytym łowczym lokalnego koła myśliwskiego. I może sobie pomyśleć, że nie za bardzo potrzebują w policji osób zbyt miękkich lub przewrażliwionych tak jak Ty w temacie swojej świnki miniaturki, ale bądźmy szczerzy, dokładnie odwrotna sytuacja też może mieć miejsce. On jest jakimś zapalonym ekologiem, miłośnikiem przyrody, a Ty wspomniałeś o swojej pasji do polowań na grubego zwierza. Także gościu tutaj się podniecał Puszczą Białowiecką, Doliną Rozpudy, a Ty tutaj, ty tutaj mówisz, że powiedzmy, upolowałeś ostatnio jelenia, czy jakiegoś wilka, czy, czy, czy jakiekolwiek inne zwierzę. Czyli spotykają się dwie sprzeczności, jak te dwa barany się tutaj zderzają, jak Titanic z górą lodową, ale to ty z góry jesteś na straconej pozycji. I bardziej to dotyczy uprzedzeń rekrutującego, ale tak naprawdę nic nie jesteś w stanie z tym zrobić, bo to on, a nie ty decyduje o y, przyjęciach. Także mój były dowódca jednostki mówił, że zawsze być lepiej najgłupszym rzeźnikiem niż najmądrzejszym baranem. Bo kto miał, miał nóż w ręku, ten decydował. I najgorsze, yy, że to może być cokolwiek, o czym nawet w najśmi najśmielszych myślach w jakichś tam rozszerzonych horyzontach Ci to do głowy nie przyjdzie. Podeprę to przykładem z jednej z komend. Przykład klasyczny. Yy, jeden psycholog, który nagminnie uwala singli tylko za to, że nie ustabilizowali sobie życia rodzinnego. Czyli jesteś koło trzydziestki, po trzydziestce czy pod trzydziestkę jesteś single, prawda? I odpowiedź, że nie mam dziewczyny lub chłopaka, w zasadzie jest dla Ciebie pocałunkiem śmierci. I dlatego też nie ruszaj pod żadnym pozorem spraw politycznych. Tu masz 50% szans, że nie natrafisz na właściwą opcję spraw religijnych, czy jakichkolwiek innych, jakichś bardzo kontrowersyjnych na rekrutacji, jakiejś homofobii, jakiejś bigoterii, prawda? Jakichś najnowszych spraw związanych z płciowością ludzi, prawda? Transgenderów czy innych osób, prawda? Nigdy nie wiesz, co ten drugi sobie tak naprawdę w duchu myśli, nawet jeżeli deklaruje się na zewnątrz inaczej. I masz wtedy spore szanse nie trafić w preferencje psychologa. I warto, abyś po prostu sprawdził na różnych forach, nie tylko moich, czy na jakichś grupach. Ja mam tą grupę Facebookową Multi95 ogólnie dostępną. Co konkretnie w danej komendzie chcą, za co konkretnie w tej komendzie uwalają. Psycholog może uwalać za jedno, na wywiadzie zorganizowanym mogą uwalać za drugie, a jeszcze, powiedzmy, psychiatra na PZP uwalać za trzecie im czasem mogą być to sprzeczne rzeczy. Natomiast na pocieszenie, rekrutujący z reguły jest bardzo przewidywalny, ma jakiś ograniczony repertuar sztuczek i lubi się powtarzać, jak historia się lubi powtarzać. Czyli reaguje negatywnie lub pozytywnie na pewien typ twoich odpowiedzi. Oczywiście w tym momencie nie wiesz na co reaguje, ale wykorzystaj doświadczenie innych aby nie uczyć się na swoich błędach i podchodzić do multiego lub całej rekrutacji za rok. Także, jeżeli masz jakieś swoje doświadczenia, jeżeli uwaliłeś za coś i nie wiesz za co, ale masz gorące przekonanie, że uwaliłeś za coś, co powiedziałeś, daj to w komentarzu do tego wideo, napisz to w komentarzu, napisz przy okazji komendę tak, aby to innym troszeczkę mogło pomóc. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, twórca elitarnej Grupy Szkoleniowej. I do zobaczenia w moim kolejnym filmiku.